Teoria hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa, czyli naukowe wytłumaczenie jak być w życiu szczęśliwym i zmotywowanym, które potwierdzają również buddyjscy mnisi. Tym razem nie chcemy Wam sprzedać tonera do drukarki, ale przybliżyć sprawdzony sposób na bycie szczęśliwym. W 1943 podczas II wojny powstała jedna z najbardziej znanych teorii psychologicznych. Teoria Maslowa do teraz jest wykładana na uniwersytetach całego świata. Bardzo chętnie stosują ją również trenerzy personalni oraz menadżerowie do motywowania pracowników. Model Maslowa mówi, że istnieje coś takiego jak hierarchia potrzeb człowieka. Każdy z nas ma gdzieś swoje miejsce w tej hierarchii i każdy z nas chce piąć się wyżej, aby dojść na sam szczyt i osiągnąć szczęście. Najlepsze jest to, że istnieje droga na skróty. Na samym dole hierarchii są potrzeby fizjologiczne, takie jak jedzenie i oddychanie. Te potrzeby zaspokojone mamy wszyscy w społeczeństwie zachodnim, dlatego też symbolizuje je najszersza belka. Następne są potrzeby bezpieczeństwa osobistego i bezpieczeństwa ekonomicznego. Nie wszyscy mamy zaspokojone te potrzeby, dlatego belka jest nieco węższa. Potrzeby bezpieczeństwa są potrzebami wyższego rzędu w stosunku do potrzeb fizjologicznych. W myśl teorii Maslowa pojawiają się dopiero wtedy, kiedy zaspokojone zostaną potrzeby fizjologiczne. Nad potrzebami bezpieczeństwa znajdują się potrzeby bycia akceptowanym przez innych ludzi oraz bycia kochanym. Następnie mamy potrzeby szacunku, sławy i prestiżu, a po nich na samym szczycie potrzeby samorealizacji. I teraz uwaga, teoria mówi, że potrzeby wyższego rzędu pojawiają się dopiero wtedy, kiedy zaspokoimy te potrzeby, które są niżej w hierarchii. Receptą na szczęście, która wypływa zarówno z tej teorii, jak i z nauczania buddyjskich mnichów, jest ograniczenie swoich potrzeb i przeskok od razu na sam szczyt. Dopiero realizując w pełni swój potencjał i talenty, robiąc to, co uważamy za ważne, uzyskujemy szczęście. Dla każdego to może być coś innego, ale każdy, kto zacznie podążać drogą własnego samorozwoju, będzie szczęśliwy. Zauważcie, że nie chodzi o to, aby być tym, kim chcemy być, ale żeby do tego dążyć. Co ją tak ucieszyło? Na zdjęciu widzicie Martę, która jest nauczycielką języka polskiego w szkole podstawowej oraz poetką. Nie jest jeszcze gotowa, aby pokazać swoje wiersze światu, ale są one dla niej bardzo ważne. Marta wie, że doskonałość w każdej dziedzinie osiąga się poprzez robienie tego, w czym chce się być dobrym. Dlatego stara się pisać co najmniej jeden wiersz w tygodniu. Każdy wiersz drukuje w trzech egzemplarzach i każdą kartkę chowa w inne miejsce, aby nie stracić swoich dzieci, jak mówi o swoich wierszach. Marta czuje się szczęśliwa już teraz, ponieważ robi to, do czego została stworzona. Żyje skromnie, nie jest sławna, ale to nieważne. Już teraz jest na szczycie piramidy potrzeb. Radość sprawiają jej takie chwile jak teraz. Potrzebowała toner do drukarki? Zamówiła go na druku i PL. Wie, że dostanie go błyskawicznie, bez problemów. Wie, że w paczce znajdzie Raffaello, gwarantowany prezent. Uwielbia je chrupać, kiedy tworzy. Najważniejszy jest jednak brak problemów. Marta nie chce, by cokolwiek poza pracą w szkole odrywało ją od tego, co jest dla niej ważne. Podejmuje każdą decyzję tak, aby eliminować sytuacje, które kosztują ją czas i nerwy. Jest szczęśliwa z własnego wyboru.